co on myśli, czuje i zamierza. Pomyśl teraz o osobie, za którą tęsknisz. Nieważne, czy jest to mężczyzna czy kobieta, wróżba ta jest niezależna od płci. Czyli ty jako osoba pytająca... Otrzymasz teraz wróżbę o osobie, kto, o której myślisz, za którą tęsknisz, którą kochasz w głębi serca i dowiesz się, co ona myśli, co ona, ta osoba czuje i co zamierza w stosunku do ciebie. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów, subskrybentów na moim kanale Oracle Miłości Uloeli. Zasubskrybuj mój kanał. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, zrobiłaś, naciśnij, kliknij, subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, by dostawać wszystkie powiadomienia o moich filmikach, wróżbach, horoskopach, rytuałach i rozmaitych akcjach. Kochani, piszcie również. W komentarzach, czy wróżba z Wami rezonuje, i piszcie również Wasze historie, wspierajcie się. Po to jest ten kanał, byśmy się wszyscy wspólnie podtrzymywali na duchu i wspierali w tych skomplikowanych, emocjonalnych, uczuciowych sprawach. Zaczynamy. Jego myśli. Jego myśli są przygnębione, niejasne, skłębione, smutne i jest tu jakieś zatroskanie, przybicie, smutek, łzy być może, być może stany depresyjne, rozczarowanie, żal. Być może jest coś właśnie pomiędzy osobą, którą pytasz, a Tobą, osobą pytającą, niewyjaśnione. Relacja Wasza w tej chwili jest niepewna, ponieważ dużo żalu, smutku, dużo przygnębiających Was, was spraw. Ty jako osoba pytająca widzisz tutaj te niejasności. Widzisz te nieklarowności Waszej sytuacji, Waszego związku, Waszej relacji. Zastanawiasz się nad tym. Wątpisz, jesteś smutna. I osoba, o którą pytasz, wie o tym, zdaje sobie z tego sprawę. I to Was właśnie łączy, że jest jakieś rozczarowanie, żal, smutek. Coś właśnie niewyjaśnionego między wami. Coś, co wróży tutaj ewentualnie jakieś dwa różne rozwiązania, co jest niepewne, ryzykowne. Być może związek ten się zakończy, być może jest jeszcze szansa, by go kontynuować. Na dwoje babka wróżyła są dwie opcje, ryzyko czyli jest jeszcze niewiadoma, jak to się potoczy i co właśnie w tej sytuacji wygra. Czy zostaniecie razem, wyjaśnicie wszystkie te niejasności, czy rozstaniecie się i nie zdołacie tego wyjaśnić. To właśnie w głowie ma Twój partner w myślach. Myśli również o tym, by mieć siłę, wytrzymałość w tej walce o Ciebie, o ten związek. Chcę walczyć siłą lwa, ale chcę również być w stosunku do Ciebie łagodny jak baranek. Chcę pogodzić te dwie właśnie energie. Chce zdobyć Cię być może swoją męskością, ale również swoją łagodnością, rozmową, łagodnością. Wie również Twój partner, partnerka, o którym, której myślisz, że potrzeba niezmiernej siły i pracy, wysiłku nad tą relacją, ponieważ jakby się zawalała jakby umierała, jakby przestawała właśnie już w tej chwili istnieć poprzez wiele nawarztwiających się niejasności, niewyjaśnionych spraw. Także potrzeba ogromnej też pracy nad tą relacją, by to wszystko uratować, by to wszystko przetrwało. Tak myśli właśnie tutaj osoba, o której teraz ty, o, którą masz teraz na myśli. W sercu osoba ta jest również niepewna, stoi na rozdrożu dróg, nie wie, co zrobić, nie wie, w którą stronę pójść, nie wie, w którą stronę potoczą się właśnie tutaj sprawy emocjonalne, uczuciowe między wami. Chciałaby jednak ta osoba, o którą pytasz, by sprawy się wyjaśniły, by potoczyło się wszystko dobrze, pozytywnie, byście wyjaśnili tutaj konflikty, spory, niejasności. Słońce na horyzoncie, czyli nadzieja, że sprawy właśnie potoczą się tutaj bardzo pozytywnie. Natomiast jest tutaj jakieś zranienie. Ktoś z Was, przede wszystkim partner, o którego pytamy, osoba, o którą pytamy, i czuję się zraniony. Czuję, jakby ten dobry, dobry rozwój spraw między Wami nagle się uciął, zablokował, zawalił, zniszczył, raptownie zakończył, i jest tylko zranienie. Na pewno u Niego w sercu jest duże, być może ogromne wręcz zranienie. Karta ta może również mówić, kosy, że dobry rozwój spraw między Wami, polepszenie spraw, rozwiązanie Waszych problemów, objęcie jakiejś tutaj drogi konkretnej może wydarzyć się w jesieni. Kiedy zboża kwitną, kiedy zbieramy plony, wtedy właśnie Również wy zbierzecie plony, które zasialiście, czyli wasza praca, o której tutaj myśli wasz partner, tak? Praca nad związkiem, siła do walki nad tym, o ten związek przyniesie dopiero plony w okresie jesiennym. Czyli wszystkie sprawy potoczą się dobrze jesienią właśnie tutaj sprawy się między wami Mogą dobrze ułożyć. Natomiast partner czuje się jakby oszukany, zdradzony, być może, lub sam, lub sam ucieka przed odpowiedzialnością, przed zdefiniowaniem się dla stabilnego związku, ucieka przed tym, na razie być może jest zraniony, być może była tu jakaś zdrada, myśli, że Ty zdradzasz, że Ty uciekasz, że Ty nie dajesz szansy, że Ty szukasz kogoś innego, że ty, że Tobie nie należy właśnie ufać, lub On sam jest tutaj w tej energii siedmiu mieczy, czyli być może On w różne, różne sytuacje macie, być może on ucieka tutaj od odpowiedzialności, od wyklarowania tych różnych nawarstwionych niejasności. Ucieka, nie chce tutaj podejmować prób wyjaśniania, ponieważ jest zraniony lub boi się zranienia. Co w jego zamiarach? W jego zamiarach na pewno jest chęć akcji i komunikacji, czyli przyjdzie na pewno jakiś list, jakaś wiadomość, lub telefon y, przez środki masowego przekazu, czyli y, messenger, Facebook, różne te Instagramy, czy, czy, czy nie wiem, inny SMS, tak, czy, czy po prostu telefon, e-mail. Tutaj przyjdzie jakaś wiadomość i będzie właśnie tutaj na pewno partner, o którego pytacie, dążył do komunikacji z Wami. Niemniej jednak jest on nieszczery lub uwaga, żeby on zwrócić uwagę, czy on będzie szczerze z Wami zagrywał. Jest jakaś nieufność w Waszym związku. Być może jakaś zdrada była lub ktoś tutaj, nie wiem, ma jakąś inną osobę, zdra... nie wiem, czy była, było jakieś oszustwo, zdrada, kłamstwo i tutaj karta tam mówi, że nie, nie jest tutaj 100%, nie ma zaufania w tym związku, jest jakaś sytuacja właśnie kłamstwa, oszustwa, zdrady, być może nieuczciwości, Także trzeba zwrócić na to uwagę, czy to pisanie z partnerem będzie szczere, czy on nie będzie czegoś ukrywał, czy on będzie coś właśnie tutaj być może mm, troszeczkę, nie wiem, kłamał, czy skrywał przed Wami. W każdym bądź razie będzie na pewno tutaj bronił swoich racji sam Karta dziewięciu, Buław mówi o rezygnacji, zmęczeniu, że poczuciu takim, że coś dobiega końca, jeszcze walczy się ostatnim tchem, jakby o ten związek, o, o przetrwanie tej relacji. Natomiast jest tutaj coś fałszywego w tym związku, co powoduje duże, dużą nieufność. Dużą nieufność partnera być może do Ciebie lub ogólną nieufność ob, obojów, obojgu Was, ponieważ tutaj była ewentualnie jakaś zdrada, ucieczki przed wyjaśnianiem spraw czy oszustwa. Na pewno Jego zamiary są w stosunku do Was. takie, że chciałby zacząć z Wami tutaj komunikować spróbować otworzyć jeszcze jakąś nową szansę natomiast karta ta mówi również ponieważ mamy tutaj temat nieuczciwości o jakichś sekretach właśnie niewyjaśnionych sprawach między Wami, które powodują tutaj mm, taką niepewność sytuacji zranienie taki zastój także tutaj są jakieś sekrety Również zamknięte sprawy, o których nie wiecie i które należałoby wyjaśnić. Również myśli Wasz partner, osoba, o której myślicie, że on sam w ciszy, w spokoju, w izolacji, w samotności zastanawia się, co jest dla niego ważne. Co właśnie ma robić, co zrobi, co, co stanie, co, co, co stworzy, jakby go, stworzy na nowo jego szczęście, tak osobiste. Siódemka Buław mówi o, o tym, żeby również jakby myśleć tutaj właśnie o sobie, jakby partner, Myśli również, by wyznaczyć granice, nie dać się zranić. Tak jakby był tutaj też przez tę relację zraniony, nieufny, jakby miał jakiś taki mechanizm obronny właśnie tutaj, ponieważ boi się bardzo zranienia uczuciowego, emocjonalnego, to jego mechanizm obronny działa tak, że on ucieka przed wyjaśnieniami, być może się tutaj izoluje, blokuje, boi się również zdrady, podejrzewa o zdradę, jest nieufny. Tutaj mamy, kochani, właśnie niby dobry obrót spraw, ale również nieufność i duże zranienie w tym związku, które takie są bardzo silne tutaj w tym czytaniu. To, co Partner myśli, na pewno myśli o komunikacji z Wami, o zaczęciu jakiejś nowej szansy, o jakiejś szybkim działaniu, inicjatywie, na pewno podejmie inicjatywę napis, napisania do Was, skontaktowania się z Wami. Niemniej jednak uważajcie też, patrzcie dokładnie, czy jego słowa potwierdzają się z czynami. Czy to wszystko po prostu jest rzeczywiście szczere. Ponieważ aspekt nieufności jest tutaj w tym czytaniu bardzo wyraźny. Uważać też, by nie dać się już więcej zranić. Tutaj też ten temat właśnie, że jesteście oboje zranieni, no na pewno partner, o którym myślicie, jest zraniony. Tutaj jest ten temat absolutnie widoczny. Również potrzeba wyjaśnienia różnych zawikłanych, męczących Was, smutnych, obciążających. Niejasnych spraw, by w końcu wyjaśnić takie to nie, taką niepewność, co będzie dalej z tym związkiem. Także takie tutaj różne nowe sprawy wyszły w jego myślach, uczuciach i zamiarach. Zobaczmy jeszcze, kochani, co powie nam orakel miłosny. Co chcę Wam partner powiedzieć? Co chce partner Wam przekazać? Trzy karty aż wypadły. Oczywiście wezmę je wszystkie. zelen, ok, czyli znowu bratnia dusza. Jesteście bratnimi duszami i że Wasze pożądanie będzie tutaj coraz gorętsze, coraz większe. Jesteście bratnimi duszami, czyli związek trudny, ale macie jakieś zadanie do spełnienia, macie się coś nauczyć z tego z tej relacji, właśnie z tego związku wspólnego. Macie się przetransponować, coś zrozumieć. Oboje się jeszcze uczycie poprzez ten związek właśnie wasz. fühle Eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein. Bardzo, że wielka miłość Stoi przed Twoimi drzwiami. Wpuść ją do środka. Kochani, wielka miłość. Zobaczcie, uzdrowienie tutaj tęcza. Uzdrowienie, fioletowy kolor, sakralny kolor. kolor. Czyli Wszechświat czuwa tutaj nad Waszą miłością, nad Waszymi sprawami. Wielka miłość stoi pod Twoimi drzwiami. Wpuść. Ją do środka. Heimliche Ferreira, czyli jakiś sekretny wielbiciel, czyli osoba, którą pytacie, jest Waszym sekretnym wielbicielem. Nawet jak nie mówi Wam o tych uczuciach, emocjach, o miłości, być może nie wyznaje Wam miłości, to sekretnie w ukryciu kocha Was, i być może kontroluje, być może sprawdza, dzwoni, pisze, ponieważ jesteście dla Niego osobą właśnie nadzwyczajną. Czyli jeszcze zobaczmy, kochani, na koniec ten orakel miłosny. Proszę o wskazówkę. Jest czas, by odseparować, odsunąć się ze świata. Tak jakbyście, razem, tak jakbyście razem nie słuchali otoczenia, nie słuchali, co mówią inni, co piszą inni, co opowiadają inni, co sugerują, podpowiadają, radzą. Tylko jakbyście się razem, w ciszy, w spokoju, dyskretnie po cichutku odsunęli od całego świata. Jakbyście skupili się tylko na sobie, na swoich uczuciach, na tym, co chcecie, czego pragniecie, co chcecie ze sobą razem przeżyć, jakie macie marzenia o tym, by być tylko i wyłącznie dla siebie. Czyli widzicie tej razem, Odwracacie się od świata plecami, od wszystkich ludzi, rodziny, pracy, zajęć. Bierzecie sobie czas dla siebie i odchodzicie. Nie mówiąc nikomu, odsuwacie się i pozostajecie wyłącznie razem, by razem po prostu porozumiewać się nie tylko werbalnie, ale również ciałem, duszą, sercem, dotykiem, emocjami. Przede wszystkim jesteście bliźniaczym płomieniem. To znaczy, że tylko wzrok, dotyk wystarczy, by rozumieć się, by czuć. Nie trzeba dużo słów, nie trzeba dużo porad, rad, byście się zrozumieli. Więc potrzebujecie czasu, potrzebujecie odejścia, odseperowania się od całej reszty. Świata. Taka jest tutaj sugestia kart. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że Państwu się przyda ta wróżba. Że się również tutaj te różne sprawy przyczynią do tego, że Państwo pomyślą, przemyślą, zastanawią się, zastanowią się jeszcze raz nad tym co jest ważne w Waszej relacji dla wyjaśnienia tutaj różnych problemów i spraw. Dziękuję kochani serdecznie. Pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów i widzów najmocniej. Proszę o lajki, komentarze, czy ta wróżba z Tobą rezonuje. Dziękuję i do usłyszenia już wkrótce.